Sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na sali 18 radnych. Pan radny Marek Lidziński, Pani radna Urszula Kaczmarek i Pani radna Ewa Kapusto usprawiedliwili swoją nieobecność. Witam serdecznie Pani i Panów Radnych, witam Burmistrza Miasta. Pana zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Heśmana, Pana sekretarza, witam pana skarbnika, witam kierowników wydziałów i iż iż i prezesów spółek naszego samorządu oraz wszystkich obecnych w tym obecnych, w tym media nasze lokalne. Wysoka rado. W dniu 9 stycznia w wieku 99 lat zmarł porucznik Franciszek Kejdo weteran walk o niepodległość naszej ojczyzny, żołnierza K. 8 Brygady Tura. 19 stycznia zmarł Jan Garliński, zasłużony dla miasta Bartoszyce, wieloletni dyrektor Bartoszyckiego Przedsiębiorstwa Budowlonego. Proszę Państwa wszystkich o powstanie. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Wysoka rada porządek obrad otrzymali panie i panowie radni, czy są uwagi do porządku obrad. Proszę bardzo, Pani Radna Ewa Pisarska. Tadeusz pierwszy, proszę bardzo, pan Tadeusz pierwszy. Szanowna Rado zgłaszam wniosek, który zgłosiłem dnia 7 stycznia bieżącego roku o nadanie ulic nazw ulicom i mostom automatycznie jako wnioskodawca z obrad dzisiejszej sesji wycofuję. Po prostu wycofuję, żeby nie było dzisiaj Jasne. to prowadzona dyskusja. Następnie... Przepraszam tych, którzy podpisali się za wnioskiem, że akurat czynię to zdjęcie, a informuję, że na każdą komisję przyjdę i wyjaśnię powód tego. Tak samo, zresztą no i ci, co byli troszeczkę, się nie zgadzali, to też na komisji dostaną razem wspólnie odpowiedź dlaczego. I chcę przeprosić mieszkańców, tych, którzy ze mną rozmawiali i prosili o nadanie tym mostom i rondom tej nazwy. Szanowni mieszkańcy, spotykając się z, z, z wami w mieście, również wam wyjaśnię każdemu, z kim się spotkam, który był z prośbą do to, żeby nazwać te mocy też również wyjaśnię. Nie będę dzisiaj tu wyjaśniał, bo to po prostu może niektórym byłoby bardzo przykro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze... Tylko ja bym prosił, jeśli jest temat zbliżony, to żebyśmy tu nie prowadzili debaty. Proszę, jeśli w tym, panie w tym, w przewodniczący. To proszę to po prostu traktować jako wniosek formalny. Dziękuję. No akurat to nie, no dobrze, dobrze. Proszę bardzo Pani. W związku z tym, że u Pana Tadeusza Azarewicza nie wybrzmiało, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad, bo to nie wybrzmiało, Propozycje uchwał o numerach 5 przez 47, 6 przez 47, 7 przez 47 i 8 przez 47 w sprawie nadania nazw dla ulic i mostów. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji do spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Dziękuję. Tak, rozumiemy. No chciałem to uściślić. Czy są jakieś inne uwagi do porządku obrad? Jeszcze uwaga? Ja przepraszam, że tak akuratnie, ale dokończę. Zgłosiłem, że wycofuję. To jest równorzędne to, co pani Ewa tu chce narzucać swoją rację. Dobrze rozumiemy. Rozumiemy intencje wniosku wszyscy tutaj. I wniosek chodzi nie tyle o wycofanie wniosku, rozmawiamy o tym, gdyż mamy w porządku obrad projekty uchwał, które uściśliliśmy, zdejmujemy z porządku obrad. I dla, dla porządku tylko powiem, że gdyby się... Zresztą może najpierw, najpierw przegłosujemy, a później uściślimy numerację. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wnioskiem, za właściwie o zdjęcie z porządku obrad wymienionych przez Panią Pisarską projektów uchwał, proszę o głosowanie teraz. Przypomnę tylko, że wniosek przejdzie wówczas, kiedy uzyska większość to się nazywa dokładnie większość bezwzględną tak dziękuję za przypomnienie czyli w naszym przypadku 11 za jeśli będzie wniosek będzie uznany stwierdzam że wniosek został przyjęty zatem nie będziemy procedować dzisiaj uchwał które Zjęliśmy z porządku obrad i tym samym porządek obrad będzie wyglądał w ten sposób, że y, punkty od 1 do 5 pozostają bez zmian. Y, punkt piąty litera A, B, C i D pozostają bez zmian. Y, punkt oznaczony do tej pory literą, y, punkt 5 oznaczony literą I będzie, będzie miał oznaczenie literą C. Pozostałe bez zmian. Jeśli nie ma uwag więcej do porządku obrad, stwierdzam, że porządek obrad został przez Pani i Panów Radnych na dzisiejszą sesję przyjęty. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 46. sesji Rady Miasta zgodnie z paragrafem 14 ustęp 5 punkt 2 statutu miasta. Protokół był, protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym, wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do treści protokołu? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. I to jest informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysyjnym. Proszę panu, Zastępcę Burmistrza Miasta, Pana Krzysztofa Haśwana o przedłożenie informacji. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Bartoszyc. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między międzysesyjnym od 21 grudnia 2021 roku do 26 stycznia 2002 roku. Wydział inwestycyjny. Prowadzony jest nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa ulicy Broniewskiego. Wykonanie i montaż aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Dokonano odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i adaptacją byłego dworca kolejowego. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji placu Bohaterów Westeplatte. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący rewitalizacji placu Bohaterów Westeplatte, niezbędny do przygotowania postępowania udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne to jest przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa wraz ze sprawami nadzoru autorskiego. Trwają pracę związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania dostosowania pomieszczeń po byłym gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z ich adaptacją na szkołę muzyczną. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste pięciu działek pod zabudowę w charakterze usług handlowych i rzemieślniczych przy ulicy Rotmistrza Pileckiego działki zostały zbyte. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż siedmiu działek podwójnictwa jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Nieruchomości nie zostały sprzedane. W dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2002 roku został wyłożony do publicznego wglądu. Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagrospania Przestrzennego dla dwóch fragmentów Miasta Bartoszyce. 10 lutego o godzinie 10.00 na sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce się, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Uwagi do projektu zmiany studium można składać do dnia 4 marca 2022 roku. Wszystkich zapraszamy do udziału w tych konsultacjach. Wydział Techniczno-Komunalny. Podpisano umowy na 2022 rok w zakresie sterylizacji kotek wolnożyjących, kastracji kotów wolnożyjących oraz usypiania ślepiego miotu, wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt z terenu gminy Miejskiej Bartoszyce. Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Miejskiej Bartoszyce. Opracowano projekt programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do roku 2030. Zgodnie z procedurą dokument został przesłany do odpowiednich instytucji. W odpowiedzi wpłynęła opinia Państwego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z uchwała Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Czekamy na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zawarto umowy z firmą COWiK na przeglądy i konserwację Gminy Hydrantów Zewnętrznych. Zawarto umowę z firmą Zakładu Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z bigiem Dunajewski z Bartoszyc na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta w 2022 roku. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 20 stycznia 2022 roku wypełniono łącznie 272 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, w tym 245 deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych, oraz 27 deklaracji dla budynków i lokali niemieszkalnych. 11 stycznia 2022 roku zamówiono tablicę z regulaminem obiektu na otwartą strefę aktywności przy Jeziorku Mleczarskim przy ulicy Kęczyńskiej. Przygotowano i zaktualizowano dane do udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych na okres od 1 marca 2022 do 31 maja 2022 roku. W zakresie zieleni miejskiej wykonano przycinkę krzewów przy ulicy Wyszyńskiego, Prusa, Wybrzeża, Bema, złożono sprawozdanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Czyste Powietrze za czwarty kwartał 2021 roku. Ze sprawozdania wynika, że czterech potencjalnych wnioskodawców wystąpiło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach o zaświadczenia o dochodach niezbędne do złożenia wniosku w zakresie dofinansowania oraz złożono jeden wniosek za pośrednictwem Gminy Miejskiej Bartoszyce. Wydział Kultury, Sportu Współpracy i Rozwoju. 20 grudnia 2021 roku w Bartoszyckim Domu Kultury zorganizowano uroczystość wręczenia wyróżnień z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Ogłoszono trzy konkursy na przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na działania z zakresu upowszechniania sportu, kultury oraz zadań profilaktyki zdrowia na rok 2022. Termin składania wniosków upływa z dniem 11 lutego bieżącego roku. Zainicjowano kampanię na rzecz Bartoszyckich Organizacji Pożytku Publicznego Zostaw 1% podatków bartoszycach. Lista Bartoszyckich Organizacji Pozarządowych, na które można przekazać 1% podatku dochodowego dostępna jest na stronie www.bartoszyce.pl. Dwa nabór wniosków na stypendia sportowe za osiągnięcia ubiegłoroczne. Termin składania wniosków upływa z dniem 17 lutego bieżącego roku. Opracowano w oparciu o informacje przekazane przez jednostki podległe kalendarz wydarzeń. Ferie zimowe 2022 w Bartoszycach. Kalendarz opublikowany został, został na stronie internetowej Miasta, Facebooku oraz w wersji papierowej na, mi, na miejskich słupach ogłoszeniowych. Pełnomocnik Burmistrza w spraw Profilaktyki uzależnień. Przygotowane ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na następujące zadania. Finansowanie działalności Klubu Świetlika w formie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym realizowanych w szkołach podstawowych. Oddziaływania wspierające umiejętności społeczne, integrację międzypokoleniową rozwój psychospołeczny i emocjonalny poprzez dofinansowanie i wsparcie w przypadku w przystosowaniu do użytku, do użytku i funkcjonowaniu Centrum Aktywności Społecznej. Kontynuowano pracę nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe, dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku. Zamówienia publiczne i pozyskiwania środków zewnętrznych. Rozliczono z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotację celową, otrzymaną w ramach programu Maluch Plus na tworzenie punktu opieki dla dzieci do lat 3 przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach. Rozliczono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce, dofinansowanego w ramach programu SOWA Oświetlenie Zewnętrzne. Trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania przebudowa placu bohaterów Westepata i Parku Miejskiego w Bartoszycach dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych szacowana wartość zadania 23 miliony złotych. Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 marca 2022 do 31 maja 2022 trwa ocena złożonych ofert. Przygotowano plan zamówień publicznych na rok 2022. Prowadzono bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Urząd Stanów Cywilnego i Spraw Obywatelskie w okresie od 14 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 61 aktów urodzeń, 64 aktów zgonów. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 46 porządkowych i 29 drogowych. Operatorzy Monitoringu Miejskiego ujawnili 25 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazany Przekazano do Komendy Poeta i Policji w Bartoszycach oraz Sądu Renowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności trzech właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Dwa, dwukrotnie firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. Dwudziestu pięciu właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono trzy osoby zamieszczające ogłoszenia miejsca do tego nieprzeznaczonych. Wprowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. Pięciu mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostanego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono trzy psy biegające luzem. odnaleziono właścicieli psów wobec opiekunów. Z wielu zostały wyciągnięte sankcje karne w formie mandatów. W wyżej okresie Strażnicy Miejsce pełni służby w dni robocze w godzinach 7.20. W soboty w godzinach 8.16 w sumie 33 służby patrolowe. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie były to dwie osoby, które stanowczo odmówiły zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Przeprowadzono 67 kontroli dotyczących stosowania się do obowiązku łączenia maseczek ochronnych. Komunikacja Miejska, Hala Sportowa, Bartoszycki Dom Kultury. Pouczono 12 osób. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano demontaż stołów terenowych z placu zabaw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Trzy sztuki do gry w szachy, jedna sztuka do tenisa stołowego. Stoły zostaną zamontowane w Szkole Podstawowej nr 8 i w Szkole Podstawowej nr 1. Ustawiono żywą choinkę na placu Bohaterów Westerplatte. Wykonano zadania w zakresie utrzymania zimowego odśnieżanie, posypanie, posypanie w dniach 22-24 grudzień oraz 27-28 grudzień 2021 roku. Wykonano zabezpieczenia techniczne imprezy sylwestrowej na Placu Bohaterów Wysaplatte. Dokonano wycinki drzew na terenie miasta na powstanie decyzji Starosta Powiatowego. Ulica nad Łyną, jedno drzewo, ulica Zamkowa, dwa bohaterów Warszawy, teren e, warsztatowskiego Domu Kultury, trzy 11 listopada 2, e, ulica Leśna 2, ulica Bohaterów Monte Cassino 1 i ulica Kęczyńska 1. Zdemontowano przystanek tymczasowy dla bus przy ulicy Bohaterów Warszawy. Wymieniono zniszczone słupki do znaków drogowych na ulicach Przemysłowa, nad łyną Witosa Limonowskiego. Dokonano bieżących napraw wyposażenia szatru miejskiego oraz e, kabiny WC przy ulicy 11 listopada. Usunięto kłodem blokującą przepływ wody przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną na Życe Łyna przy Kładce przy ulicy Wybrzeża. W dniach 14 stycznia oraz 17 stycznia wykonano prace porządkowe będące skutkiem nawałnic ulica Broniewskiego, ulica Leśna, ulica Zamkowa. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi gruntowej zjazd z ulicy Kęczyńskiej do Wawrzyn. Rozpoczęto pracę przy wycince sanitarnej drzew na terenie Lasu Miejskiego ulica Leśna. Usuwane są tylko drzewa chore, zajęte przez korniki, wywroty i tak zwane złomy. W związku z administrowaniem targowiska Mój Rynek po rocznej powrócono do opłaty, poboru opłaty targowej. W zakresie administrowania cmentarzami komunalnymi za miesiąc grudzień 2021 z terenów cmentarzy wywieziono 113 metrów sześciennych odpadów w kwocie 21 500 złotych. W ramach zasądzonych kar przy pracach gospodarczych i porządkowych na terenie miasta pracowało 4 skazanych, przepracowując łącznie 110 roboczogodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyły się dwa spotkania z udziałem sprawców oraz dwa spotkania z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontuwali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz wieloma podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny. W ramach stacjonarnego poradnictwa specjalistycznego pedagog, psycholog, radca prawny na rzecz osób korzystających ze wsparcia ośrodka odbyło się łącznie 10 konsultacji. W okresie od 20 grudnia do 16 stycznia bieżącego roku od 20 grudnia oczywiście roku ubiegłego, zawieszenia działalności stacjonalnego dziennego domu, dziennego domu Senior Plus. Instruktorzy placówki utrzymywali z uczestnikami zajęć stały kontakt telefoniczny i za pośrednictwem komunikatorów internetowych, udzielając niezbędnych informacji, instruktorzy oraz porad. Do wszystkich seniorów posiadających skierowania, 23, 23 osoby, dostarczono paczki życzenia świąteczne. Zajęcia odwieszono w dniu 17 stycznia uczestniczy w nich systematycznie 17 osób, terapeuci kontaktują się również zdalnie z osobami, które pozostają w miejscu zamieszkania. W ramach ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci 500 plus od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do chwili obecnej, wypłacono łącznie kwotę 94 milionów 983 tysięcy 504 złotych dla 3 tysiąca 305 rodzin, w, tych, w których jest 4739 dzieci. Na przestrzeni 2021 roku przyjęto 2837 wniosków, w oparciu o które wydano 2764 informacje i decyzje, oraz wypłacono 22 miliony 603 złotych na rzecz 2552 rodzin w których zamieszkuje 3796 dzieci. Od dnia 1 stycznia bieżącego roku nowe wnioski są już przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął realizację zadania. MOPS prowadzi sprawy rozpoczęte do końca 2021 roku, w tym postępowania w zakresie koordynacji oraz wypłaty świadczeń przyznanych do 31 maja bieżącego roku. Od dnia 4 stycznia bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie w zakresie przyznawania oraz wypłaty dodatku osłonowego. Świadczenie to wynikające z ustawy o dodatku osłonowym stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu żywności. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, którym dochód nie przekracza 2100 zł. Osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Wysokość dodatku zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym i w podstawowej kwocie wynosi rocznie od 400 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 1150 zł dla gospodarstwa składającego się co najmniej 6 osób. Głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego, węgiel lub pochodnej jego wpisu do centralnego ewidencji. Emisyjności budynków W takiej sytuacji podstawowe kwoty dodatku ulegają zwiększeniu, a ich wysokość jest również zależna od ilości osób w gospodarstwie domowym. Przy przekroczeniu kryterium dochodowego, przy ustalaniu kwoty dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Zgodnie z przedmiotową ustawą osoby, które złożą wnioski do dnia 31 stycznia i spełnią kryteria kwalifikacyjne otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach do 31 marca oraz do 2 grudnia. Z kolei osoby, które złożą wnioski po 31 stycznia, ale nie później niż 30 października, otrzymają dodatek w pełnej kwocie jednorazowo. Do dnia 21 stycznia do ośrodka wpłynęło 1100 wniosków o przyznanie dodatków. Środowiska Dom samopomocy. Do dnia 16 stycznia 2002 roku Stacjonarna działalność Środowiskiego Domu Stowem była zawieszona. W tym okresie oddziaływania terapeutyczne prowadzone były w ramach pracy zdalnej. W ramach pracy zdalnej codziennie rozmowy telefoniczne z uczestnikami, ich opiekunami i bliskimi pozwalały na bieżąco monitorować ich stan zdrowia oraz samopoczucie. W ramach podejmowanych kontaktów terapeuci służyli wsparciem i pomocą w organizacji czasu wolnego, sugerując i zachęcając do wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem dostępnych w domu przedmiotów, tak aby podtrzymać wypracowane w placówce umiejętności oraz zapobiegać bezczynności i znudzeniu. Działalność stacjonarną placówki wznowiliśmy od 17 stycznia 2022 roku. Tego też dnia uczestnicy powrócili na zajęcia, które ze względu na sytuację pandemiczną prowadzone są w małych, ściśle ustalonych grupach, przypisanych na tydzień do jednej sali i jednego terapeuty. W ramach wznowionej działalności stacjonarnej uczestnicy realizują założenia indywidualnych planów wspierająco aktywizujących, a także korzystając z potrzebnego im wsparcia, w tym przy wypełnianiu i składaniu wniosków na dodatek osłonowy. W okresie międzysesyjnym od 21 grudnia 2021 roku do 26 stycznia 2022 roku burmistrz wydał 25 zarządzeń Państwo Radni otrzymaliście numery tych zarządzeń i z, w jakiej sprawie zostały podjęte. Dziękuję uprzejmie Panie Przewodniczący. Dziękuję Panie, Panowie Radni. Dziękuję. Widzę, że są pytania do informacji z tym, że ustalimy tak, że pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Pierwszy się zgłaszał Pan Jarosław Puszko, Pan Radny. Proszę, pytanie. Pan Burmistrz odpowiada. Szanowni Państwo, ja mam cztery pytania do informacji z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze dotyczy punktu trzeciego przy Wydziale Inwestycyjnym. Brzmi on następująco. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte. Ja mam tutaj pytanie, czy przy, ten, przy opracowaniu tej dokumentacji projektowej zostanie uwzględniona budowa parkingu przy bazarku, bo ten, który jest to wszyscy wiemy jak on wygląda. Ciężko czasami z samochodu wejść. Także tutaj myślę, że ta modernizacja by się przydała, bo to też jest wizytówka naszego Miasta. To jest pierwsze pytanie. Mogę od razu cztery pytania zadać Panie Przewodniczący? Tak? Damy radę. Dobrze, to obrazu, proszę, cztery proszę. pytania. Pytanie drugie. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Punkt piąty. Ferie Zimowe 2022. To w zasadzie będzie pytanie skierowane do Dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury. Dlaczego w że bajek dla dzieci nie są podane tytuły bajek? Bo to rodzice mnie o to pytają. Nie wiem z czego to wynika. W zasadzie czeski film jak się idzie to nie wiadomo na co się idzie. To jest drugie pytanie. Pytanie trzecie. Dotyczy zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. Punkt drugi. Program SOWA. Tutaj jest informacja, że już doszło do rozliczenia. Wiem, że na ulicy Polnej nie zostały wymienione lampy. Nie wiem z czego to wynika. Mam nadzieję, że ta ulica w niedługim czasie zostanie zmodernizowana. To jest pytanie trzecie. I pytanie ostatnie, Zakład Usług Komunalnych, za, wykonano zadania w zakresie utrzymania zimowego, odśnieżanie, posypanie. No był problem w, w zasadzie można powiedzieć w weekend, po tych intensywnych opadach śniegu wiele ulic dopiero po trzech dniach zostało odśnieżonych, ja interweniowałem też w tej sprawie. I ja bym tak prosił, żeby był podany numer telefonu właśnie do osoby, która jest za to odpowiedzialna, żeby mieszkańcy po prostu no wiedzieli z kim mają się też kontaktować. Bo, bo tak w zasadzie nawet dzwoniłem też do, do swoich kolegów radnych, to niektórzy mi podawali różne nazwiska, żeby była po prostu taka osoba, która jest za to odpowiedzialna i żeby na stronie Urzędu Miasta właśnie był podany numer telefonu, żeby mieszkańcy, jeżeli pojawią się tego typu problemy właśnie związane z nieodśnieżeniem chodnika, ulicy, żeby wydzieliski mają się kontaktować. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Ja poproszę o odpowiedź na pytanie pierwsze Panią Karelią Hilmanowicz, która brała udział w ostatnią właśnie w rozmowach negocjacyjnych i ustalających ten zakres robót. W przypadku pytania drugiego nie wiem, czy jest Pan Kamil Runiewicz. Nie ma. Też nie, nie potrafię Panu odpowiedzieć, dlaczego nie było tych e, określenia e, i nazw tych tytułów bajek. No wydaje się rzecz taka. To dobrze, to Pan Karol Kapuściński pomoże odpowiedzieć. Jeśli chodzi o pytanie trzecie i czwarte, a więc czy jest Pani poddenek? To ja poproszę o pytanie trzecie i czwarte kolegę Czesława Sekite, dobrze? Który zajmował się od strony merytorycznej programem SOWA. Jest bardzo wprowadzony w te wszystkie kwestie. A w pytaniu czwartym także odpowie, jeśli chodzi o akcję zimową. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o aktualizację dokumentacji projektowej na rewitalizację placu Westerplatte, to dotyczy ona głównie kosztorysów inwestorskich, gdyż dokumentacja była wykonana w 2018 roku. W ramach inwestycji jest projektowany parking na około 46 miejsc postojowych. Jednakże nie jest to miejsce przy targowisku. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze, jeszcze... Proszę, proszę. Dzień dobry. Witam Szanowną Radę, witam Pana Burmistrza. Licencja, którą posiadamy na wyświetlanie bajek po prostu nie pozwala na to. Także nie bierzemy za to opłat. Mamy określoną licencję na określone filmy i producentów i nie możemy tych na zewnątrz publikować. Dlatego jest stworzona ta grupa zamknięta, bo to są projekcje dla uczestników, którzy są w Domu Kultury. To wtedy musi dołączyć do grupy zamkniętej. Wszystko jest podane. Na fejsie są linki, gdzie można wejść. Wtedy się dołącza jako użytkownik tej grupy, prywatnie i tam są podawane tytuły. Także tytuły, wszystkie plakaty są też wewnątrz budynku. Jeżeli się ktoś przyjdzie do Domu Kultury, staje się automatycznie uczestnikiem i może się dowiedzieć, co to jest. Proszę. Wszystko, wszystko jasne. Jeszcze nie. Pan kierownik jeszcze odpowie dla Pana Jarosława. Panie Przewodniczący, Państwo Radni w tym temacie związanym z ulicą Polną. Powiem tylko tak, że ta ulica jest przewidziana kompletnie do modernizacji takiej głównej i w ramach tej modernizacji będą również wymienione instalacje i słupy oświetleniowe łącznie z oprawami w ilości, które tam się na tej ulicy znajdują. Do tematu związanego z odśnieżaniem oczywiście każdemu z Państwa Radnych przekażemy numery telefonów mojej i pozostałych współpracowników, którzy zajmują się tematyką odśnieżania. Proszę dzwonić. O każdej porze, dnia i nocy, tak, będziemy reagować, nie ma problemu. Dzięki. Dobrze. I teraz Pan Radny Azarewicz, później, a później Pani Pisarska się zgłaszała, po, po kolei. Nie, a przepraszam, to Ania, okej. Okay. Ja mam małe zapytanie, bo była mowa o wycince drzew, krzewów, ale zapomniano jeszcze wyciąć jedno drzewo, które idąc z bohaterów Warszawy w kierunku marketów na vis-a-vis -vis bazaru po prawej stronie stoi świerk od pół lata suchy. Natomiast wcześniej zadawałem pytanie, chodzi o wycinkę suchych gałęzi. Jest nawet na tym placu w zwanym na kortach, masę gałęzi suchych. Jak ludzie chodzą, jest wiatr, one spadają i po prostu ludziom na głowę. O ile ktoś nie, nie może rozpoznać, czy nie umie rozpoznać tych suchych gałęzi, z chęcią służy pomocą. Dziękuję. Dobrze. Pani radna Ania Bilięta, proszę. Dzień dobry Państwu. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy wydziału y, informacji Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Y, planowane są, planowana jest dyskusja publiczna, jak tutaj czytamy, do 11 lutego. 10 lutego mamy y, możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami, nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmian studium uwarunkowania, tak? Proszę Państwa, ja sobie tak nie bardzo wyobrażam, jak to miałoby wyglądać logistycznie, bo dyskusja ma się odbyć w niewielkim pomieszczeniu, tak? Sala sesyjna to nie jest taka duża, jeśli chodzi o aktualną sytuację epidemiczną. Ile osób w takim razie może brać udział w takiej debacie? Jak to sobie wyobrażają Państwo? Państwo. I drugie moje pytanie dotyczy y, części informacji z zakładu usług komunalnych, w którym mi naprawdę zabrakło informacji, y, co się dzieje, jeśli chodzi o prace porządkowe przy już teraz oddanej ulicy Poniatowskiego. Y, tam na przykład nie ma tych. Y, obudowań, śmietników takich. Chodzi o, o kosze, takie, takie śmietniki. Bardzo dużo teraz tam zalega śmieci, szczególnie w okolicach Nowego Ronda. I też chciałam się zapytać, jak, jak wyglądają prace porządkowe już takie po, po odśnieżaniu, kiedy śnieg stopnieje na innych ulicach. Mam tutaj też jakby cały czas do wglądu to, co się na mojej ulicy Paderskiego dzieje. Tam jest strasznie Brudno, a szczególnie w okolicach teraz tego miejsca, gdzie deweloper stawia osiedle. Kto się ma tym zająć? Nie wiem, chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię dotyczącą tych konsultacji, Szanowna Pani Radna, zwyczajowo w tych konsultacjach bierze niewiele osób udział. I jeżeli oczywiście będzie większa taka liczba, to wtedy te konsultacje przesuniemy czy do pomieszczeń sali Urzędu Stanu Cywilnego, które teraz są trochę większe, czy wtedy je odroczymy powiedzmy i przesuwając o godzinę chociażby do sali Bartoszewskiego Domu Kultury, jeśli będzie takie zainteresowanie. Natomiast też jest taka informacja, którą przedstawiłem, że do dnia 4 marca można uwagi składać, czyli ktoś to nie był z uwagi na tą epidemiczną sytuację e, nie miałby takich możliwości. Do 4 marca może w sposób pisemny złożyć. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to nie wiem czy e, kolega Krzysztof Jerzyło, czy kolega Czesław Sekita. Tak? Proszę bardzo, który z Panów odpowiedziałby na ten, tym okresie zimowym w sprawie tych wniosków, które złożyła Pani Radna. Jeśli chodzi też o e, wniosek de facto e, tak został sformułowany przez Radnego Tadeusza Zarewicza. Przyjmuję je Panie Radny do realizacji i przekażę pełnomocnikowi do spraw zieleni i programu Czyste Powietrze, aby w konsultacji z Panem ustalił te miejsca, gdzie ta wycinka jest niezbędna. Dziękuję. W uzupełnieniu, to co powiedział Pan Burmistrz w zakresie dotyczącym podcinania, wycinania tych drzewek, o których mówi Pan Radny Ozarowicz Powiem tylko tak, że od 1 lutego planujemy podcinanie generalnie wszystkich drzew na terenie miasta w tym zakresie przy tych ulicach, które zostały wskazane między m.in. również i przez Państwa, jak również przez mieszkańców i od 1 lutego Zakład Gospodarki Odpadami będzie te działania wykonywał, w tym również zlecimy wycięcie tego suchego drzewa, o, których, o którym mówi Pan Radny Azarewicz. Ulica Poniatowskiego, Kosze. Drodzy Państwo, ta ulica Poniatowskiego to jest własnością Urzędu Marszałku, sobie, Marszałka Województwa i jest w Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dlatego też do nich skierujemy taki wniosek, taką prośbę, aby ten zakres swojego działania związany z utrzymaniem porządku również praktycznie i fizycznie wykonywali, bo to jest, i oni są właścicielem i oni za ten temat, powiedzmy sobie tak do końca, odpowiadają, tak jak my za swoje ulice, tak każdy właściciel odpowiada za swój temat. Po zimowe pozimowe utrzymanie dróg, ten temat zostanie zlecony przez pana burmistrza, któremuś z zakładów, naszych tutaj czy, czy której ze zespółek, także y, y, są oni wyposażeni w sprzęt i do tego y, y, tak przygotowani i ten temat zostanie załatwiony. Oczywiście w okresie pozimowym, bo jeszcze nie wiadomo, jakie mogą być teraz y, sytuacje. Najprawdopodobniej, tak jak było to wzorem roku ubiegłego, będzie to miesiąc kwiecień maj To tyle. Dziękuję. Jeszcze może chwileczkę. Pan Radny Zbyszek Lipielko, a później Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, ja tu chciałem nawiązać do <śmiech>, pytania Pani Ani Biniędy, czyli chodzi o tą debatę publiczną. Chodzi mi o te dwa fragmenty miasta, jeżeli ktoś by mógł tak z grubsza e, naświetlić. Ja wiem, że to jest do wglądu, ale jakie to są fragmenty? O, o, o co będziemy tam dyskutować? O które fragmenty miasta, tak? Dwa fragmenty miasta. To jest moje pytanie. Okej. Okay. Proszę Panią. Proszę koleżankę Adna Właściuk o precyzyjne określenie tych fragmentów i y, termin y, w zakresie tych konsultacji publicznych, które przedstawiliśmy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tutaj chodzi generalnie tak o dwa fragmenty. To jest jeden na ulicy Generała Bema, teren po warsztatach mechanicznych, a drugi teren to jest ulica Pieniężnego. Wcześniej już Państwo tam mieli okazję na ten temat rozmawiać, a teraz już procedura do, dobrnęła do tego, że mogą też mieszkańcy swoje uwagi tutaj zgłaszać. Także głównie o te dwa fragmenty, Bema mhm. i Pieniężnego. Wprowadzenie funkcji mieszkaniowych tam. Tak, dziękuję. Dobrze, to teraz Pani, proszę bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy Wydziału Techniczno-Komunalnego. Pytanie odnośnie podpisania umów na 22 rok w zakresie sterylizacji kotów i wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Z podpisaliśmy takie umowy, bo Myślę, że tu będą nie jedna, a może dwie, i kto zgłosił się do procedury przetargowej. To jest jakby jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki uz uzależnień odnośnie otwartych konkursów na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Tu jest jedno z zadań, które dotyczy cal czyli Centrum Aktywności Społecznej, kiedy upływa termin składania ofert, bo jako że Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju tutaj zostało wskazane, kiedy konkursy dla NGO-sów, kiedy na zadania, na stypendia sportowe, to tutaj jakby tego brakuje. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Proszę bardzo, jeśli chodzi o zawarte umowy, to, to w tej chwili precyzyjnie nie potrafię się do tego odnieść. Czy Pan Kierownik? Czy to Pani satysfakcjonuje, że w sprawach różnych, bo po prostu zbierzemy tą informację zaraz telefonicznie, jeśli chodzi precyzyjnie o konkretne firmy i konkretne schronisko, dobrze? I terminy. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, bardzo proszę Panią Pełnomocnik Katarzynę Sirę o odpowiedź. Jeśli chodzi o Bartoszyckie Świetliki, termin upływa 2 lutego, a co się tyczy Centrum Aktywności Lokalnej to termin składania oferty 14 lutego. Dziękuję. Pan Wiktor Dlaski, proszę. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ja mam taką prośbę. Powtarzam z poprzedniej sesji. Jest oczekiwanie mieszkańców, taki dobry zwyczaj był, i żeby on był dalej. Mieszkańcom był prezentowane rewitalizacja starego miasta, nowy most w i mieszkańcy oczekują też, żeby. Pre, zaprezentować im rewitalizację placów bohaterów Westerplatte. Są bardzo zainteresowani, co tam będzie dokładnie i tak Także dobrze było, żeby ten dobry zwyczaj podtrzymać i żeby na następną sesję przygotować taką prezentację. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, po zakończeniu tych już konsultacji, które miały miejsce i ustaleń przez Panią Kierownik Karolinę Hidmanowicz czy jej współpracowników z Biurem Projektowym na pewno Państwu przekażemy końcową wizualizację w tym zakresie, w tym będzie możliwie, możliwe do oczywiście zaprezentowania w pełni, ale proszę wybaczyć, nie wiem czy to będzie na, na następnej sesji, czy może jeszcze za jakiś okres kilku tygodni dłużej, tak? Jeśli chodzi o to i na pewno przekażemy tą wizualizację właśnie z tym fragmentem, szczególnie nawralgicznym, a więc Amfiteatru i, i jego kształtu, i jego funkcji mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję. Pani Radna Elbrze za Zawodzka, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam Jedno pytanie, jedną uwagę. Pytanie moje jest takie, dlaczego przetarg ogłaszamy na energię na dwa miesiące? Bo od marca do maja, czy to jest dla nas korzystne? I no bo tak zawsze przeważnie było na rok przynajmniej. I moja jedna taka uwaga, że nie czekajmy, że Zarząd Dróg, Zarząd Dróg Wojewódzkich nam kosze na śmieci postawi, bo tego nie zrobi. Na wszystkich drogach wojewódzkich stoją nasze kosze, na naszych już poza pasem drogowym. Także może bardziej skupmy się na tym, w jaki sposób my możemy tam ustawić kosze, żeby rzeczywiście one były i żeby było gdzie wrzucać śmieci. Także to tylko moja taka uwaga. Dziękuję. Proszę Panie Burmistrzu. Uwaga przyjęta do realizacji. A przetarg kolego Czesławia, bardzo proszę, bo to była taka specyficzna sytuacja i merytorycznie nadzorował to i opracował założenia do przetargu kolega Czesław Sekita, więc bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ten temat z, z energią elektryczną wynikł z tego, że firma, która wygrała u nas przetarg na zaopatrzenie w energię, na okres od 1 sierpnia ubiegłego roku do 31 grudnia bieżącego roku, wypowiedziała nam umowę na sprzedaż energii, czyli na zakup tej energii. W związku z tym, żeby nie wpaść w tak zwaną sprzedaż rezerwową, zakupu energii elektrycznej, do 28 lutego, jak już powiedziałem, mamy jeszcze wypowiedzenia, ale w tym okresie od 1 stycznia do 28 lutego możemy tylko przeprowadzić ograniczoną procedurę zamówienia publicznego, bo gdybyśmy chcieli przeprowadzić całkowity przetarg na dłuższy okres, wpadamy w tak zwane progi unijne i wtedy ten okres, w rozstrzygnięcia całej procedury zamówienia publicznego na ten temat musiałby się wydłużyć co najmniej do trzech miesięcy. Dlatego też, żeby na razie jakoś uregulować sytuację prawnie, czyli nie wpadać w te kolosalne sprzedaże rezerwowe, musimy zawrzeć tę umowę na trzy miesiące, a od 1 marca będziemy przygotowali kolejny przetarg, który będzie obowiązywał od 1 czerwca do jakiejś daty, powiedzmy sobie rok dalej co najmniej. Tak? Stąd z przyczyn takich właśnie ekonomicznych i z tego tytułu, że nam wypowiedziano tę umowę nieprawnie uważamy, co będzie miało swój dalszy bieg w innych postępowaniach. Będziemy o te pieniążki oczywiście się zwracać, żeby nam je zwrócono. Natomiast tutaj musimy się ratować tą sytuacją teraz, na ten określony, na trzymiesięczny okres tej umowy. Trzymiesięczny, tak? Od 1 marca do 31 maja. Proszę bardzo, Pan Radny Karol Gabuściński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie zarządzenia z końca roku dotyczącego zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bartoszyce. Czy te zmiany dotyczą, że tak powiem są wewnętrzne, czy będą dotyczyły mieszkańców, że tak powiem osób, które będą tam z Urzędem coś tam załatwiały? Pan Sekretarz Robat proszę. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, Mieszkańcy. Te zmiany są typowo wewnętrzne, organizacyjne zmiany, Zmienia się po prostu podległość wydziałów pod poszczególnych Burmistrzów, także to nie będzie miało żadnego wpływu na mieszkańców i na kontakt y, z pracownikami. Dziękuję. Dziękuję. Więcej jeszcze raz Pani Bieda proszę. Ja właściwie nie otrzymam odpowiedzi odnośnie pytania dotyczącego porządków czy, czy utrzymania porządku w okolicach tego budowanego na Paderskiego Osiedla. Czy to deweloper, tak rozumiem, że to deweloper ma utrzymać tą czystość, ale ktoś musi nadzorować i jakby zobligować dewelopera, żeby tam było czysto, bo jeszcze moment, a trudno będzie przejść chodnikiem w okolicach tego właśnie. Pani Radna, jeszcze dosłownie dzisiaj Straż Miejska zwróci na to szczególną uwagę, będziemy tą bie na bieżąco monitorować. Dziękuję za tą sugestię i propozycję i wniosek. Jeśli nie ma więcej pytań, ani widzę zgłoszeń, stwierdzam, że Rada przyjęła informację z działalności Burmistrza do wiadomości. Punkt 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na 47. Proszę tutaj Panią Radną Lucę Jędryczka, Przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Dział 758 rozdział 758-14. Zwiększenie o 170 334 zł planu wydatków. W skład tej sumy wchodzi 149 834 zł zwrot dotacji i 20 500 zł odsetki od dotacji. Właśnie to dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej ze środków RPO Armia mazury na lata 2014-2020 na rewitalizację Starego Miasta. Zwrot dotacji wynika z ustaleń kontroli zamówień publicznych na wykonanie wyżej wymienionej inwestycji Instytucja zarządzająca dopatrzyła się błędów w zakresie ogłoszenia zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5% dofinansowania. Komisja pozytywnie zaopiniowała tą, to, te wydatki. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zawłocka. Ja mam tylko takie pytanie, czy był, nie było możliwości opłacenia wcześniej te, tego zwrotu, no bo jak widzimy leciały odsetki, a z tego co wiem, to y, decyzja już była parę miesięcy temu. Czy była możliwość opłacenia tego wcześniej i zaoszczędzenia na odsetkach, czy też y, musieliśmy zrobić to dopiero teraz? Kto to odpowie? Pan Skarbnik, Pan Burmistrz. Proszę bardzo, Pan Skarbnik może, jeśli chodzi o termin opłacenia, ja może dwa zdania później, jeśli chodzi o procedurę odwoławczą. Dobrze? Proszę. Proszę Panie Jarku. Była decyzja wydana taka, od której my się odwołaliśmy w październiku. My żeśmy się odwołali od tej decyzji. No tak, odwołaliśmy przyszła decyzja, że tak powiem ostateczna i, i to zmusza nas do zapłaty tych wszystkich kwot, które są wymienione w tej decyzji. Jest. Dziękuję. Pan Muric chciał coś dodać, tak? Proszę. dodać, że w tej chwili mamy dwie ścieżki w tej sprawie. Chcę to jasno publicznie powiedzieć. Pierwsza to dotycząca naszego kolejnego odwołania, bo to odwołanie mogło być tylko do instytucji zarządzającej, a więc moglibyśmy się odwołać do Zarządu Województwa. Twierdzimy dalej, że jest to tylko uchybienie, a nie błąd istotny, jeśli chodzi o całą procedurę i będziemy to stale się wyartykułować w swoim wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast też z drugiej strony ustalamy zakres odpowiedzialności, w szczególności pracownika, który dzisiaj już nie pracuje, Między innymi z tych powodów, jako pracownik e, Urzędu Miasta Bartoszyce, jeśli chodzi o jego odpowiedzialność indywidualną, przy tym jednak błędzie, który został m, no w taki, a nie inny sposób e, w, określony przez Instytucję zarządzającą tą utratą środków finansowych. Proszę bardzo, jeszcze pytanie ma Pani Radna Wapisalska, później Pan Tadeusz Zarewicz. Czyli jeśli dobrze zrozumiałam Pana wiceburmistrza, to dotyczy to zamówienia tego pierwszego, nie tego drugiego, tak? Dziękuję. Proszę Pani Radny Zorowicz. Chciałem zapytać właśnie odnośnie tego zwiększenia. Po prostu czy ktoś, który to nadzorował nie był świadomy, czy zlekceważył, że teraz my musimy zwracać. Może tego pana troszeczkę powołać, jak ktoś mówi, niech inaczej poprosić, niech odpowie, dlaczego to dokonał. Być może świadomie, być może zlekceważył to, bo to tak nie, nie powinno proszę. być. My, żebyśmy po prostu oddawali pieniądze, Dziękuję, panie te panie. które po prostu nam się należały. Dziękuję. No chyba ten pan nie pracuje, także tutaj przywołać na sesję nie bardzo można. No tak. <głosy> <głosy> Czy są jeszcze jakieś uwagi do. Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów radnych, jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem. 1 na 47. Proszę o głosowanie. Teraz za, przeciw, wstrzymuję się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5b porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 47. Tutaj również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozie finansowej, które wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi na te, do tej uchwały, projektu tej tego uchwały? Jeśli nie przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2 na 47? Za, przeciw, wstrzymuje się. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie otrzymali Pani i Panowie. Jest to projekt oznaczony numerem 3 na 47. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji Skarb Wniosków i Petycji, Panią Radną Janę Adamczyk o opinię na temat projektu uchwały. Szanowni Państwo, od dnia 21 grudnia wpłynęła petycja Fundacji imienia Nikola Tesli dotycząca podjęcia uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantan i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. Komisja Skarg Wniosków i Petycji głosami 4 za 1 przeciw po przeanalizowaniu treści zawartych w petycji stwierdza, iż tezy zawarte w cytowanej petycji nie skłaniają komisji do podejmowania jakichkolwiek uchwał sugerowanych przez autora petycji. W związku z powyższym komisja rekomenduje Radzie Miasta podjęcie uchwały uznającej petycję z, na niezasługującą na uwzględnienie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Zbigniew Lipiejku. Ja tylko mam pytanie do komisji. Rozumiem, że te wszystkie paragrafy, przedstawione w wyniki Trybunału Konstytucyjnego i inne artykuły zostały przeanalizowane i jakby ocenione, czy one są zgodne z prawdą, czy nie. Jeżeli, jeżeli tak, to nie mam jakby zastrzeżeń, bo to jest dużo rzeczy, które są takie do wnikliwego przeanalizowania, znaczy one wymagają znajomości przepisów, prawa, konstytucji i tak dalej. Także jeżeli to było wszystko przeanalizowane, to dziękuję dla Komisji w takim razie. Dziękuję. Proszę bardzo Pani, pani, pani Przewodnicząca. Decyzja Komisji była taka nie inna tak że cztery głosy były za tym aby y, to uchwałę y, ten wniosek y, nie uwzględnić a jedna osoba była za taka była de decyzja komisji Dobrze dziękuję bardzo Kto z, y, przystępujemy do głosowania kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3 na 47? proszę o głosowanie teraz Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 5D porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uznania wniosku jako niezasługującego na uwzględnienie. Jest to projekt oznaczony numerem 4 na 47. Również poproszę Pani Przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Dnia 30 grudnia wpłynął wniosek Łukasza Zakrzewskiego, Radnego Rady Miasta Rady Miejskiej w Giżycku dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych oraz sanitarnych. I tu również komisja, czteroma głosami za, jeden przeciw, rekomenduje podjęcie uchwały uznającej wniosek jako niezasługujący na uwzględnienie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę, pan Zbyszek, później pan Karol Kapuściński. Proszę Państwa, ja będę głosował przeciwko, dlatego że jestem dokładnie przeciwko dyskryminowaniu z każdych powodów. Akurat tu są wymienione powody rasowe, religijne, medyczne i sanitarne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo Pan Radny Karol Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie takie bardziej techniczne do Przewodniczącego. Teraz czy każdy wniosek jaki wpłynie do Miasto, do Rady Miasta będziemy procedować w formie uchwały i czy będziemy, że tak powiem, promować tych, te osoby, które publicznie, które składają te wnioski, bo zaraz myślę, że stacje paliw będą składały wnioski, będą różne, nie wiem, instytucje i żebyśmy może tego uniknęli w jakiś sposób uniknęli, że tak powiem, utrudnienia naszej pracy, bo może za jakiś czas wpłynie 100 wniosków i będziemy 100 uchwał podejmować, bo nie będą zasługiwały na, że tak powiem, przyjęcie prosiłbym o rozwagę, nie wiem, wszystkich Radnych, Pana Przewodniczącego, żeby to jakoś, nie wiem, na poziomie Komisji już usta ustalić albo w jakiś inny sposób, bo spodziewam się, że naprawdę będzie za, za jakiś tam kwartał, będziemy mieli, nie wiem, jakaś sieć sklepów, będzie chciała jakiś ten i będziemy po prostu mówić o nich na tej Komisji, na, na sesji publicznie w mieście i to pójdzie w media. Chciałbym tego uniknąć po prostu. Ja odpowiem tak. <śmiech> Są dwa dokumenty, które obligują nas do takiego procedowania jaki przed chwilą podjęliśmy, to znaczy ustawa o samorządzie gminnym znowelizowana oraz ustawa bodajże z 2014 roku o petycjach. W związku z pierwszym dokumentem z ustawą o samorządzie gminnym jest powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji i tak na dobrą sprawę i jej interpretacja, ale może tu inaczej powiem. Nie będę w tej chwili się silił na interpretację przepisów, bo w moim rozumieniu jest ona taka i musimy w ten sposób procedować. Natomiast zobowiązuję się tutaj. Być może jest możliwość konsultacji z, z Panią Radcą Prawną. Być może rzeczywiście rozstrzyganie na poziomie Komisji i powiedzmy byłoby możliwe, jeśli taka możliwość będzie, to oczywiście na pewno z niej skorzystam, bo również uważam, że to jest pewnego rodzaju nawet promocja tych osób, które no, jak zdaniem nawet większości tutaj Rady składają takie petycje dość kontrowersyjne. I jeśli taka możliwość będzie, jeśli taka techniczna możliwość i prawna będzie, to jeśli to będzie możliwe na poziomie komisji załatwiania tych spraw, to spróbujemy to tak załatwić. Pani Ela coś jeszcze chciała dopowiedzieć? Do o, przepraszam. Proszę bardzo Pani Katarzyna Was. Szanowni Państwo, odnośnie tego wniosku Pana Łukasza Zakrzewskiego, no on jest w że tak powiem, potraktowany bardzo kompleksowo. Rzekłabym o dyskryminowaniu no, z przyczyn rasowych, religijnych, medycznych i sanitarnych, a w opisie oczywiste jest, że dotyczy to głównie y, tematu medycznego i sanitarnego, więc ciężko nam tutaj będzie się dzisiaj odnieść, jako że jesteśmy przeciwko tej dyskryminacji na pewno większość z nas, przynajmniej rasowej, religijnej, a tutaj może być różne jakby też podejście do y, tematu. Dziękuję. Dobrze, no ależ dobra, proszę bardzo Panie Zbyszkó, kończymy debatę. Każdy z nas da wyraz w głosowaniu. E, nie, no owszem, tutaj Pani Kasia ma rację, e, tylko że no, sedno leży w tym dyskryminowaniu medycznym, tak, czy sanitarnym w tym momencie. No i, i, i o to też się boję, że e, czy to będą zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, czy tam... Y, y, ja oczywiście nie jestem przeciwko. Jestem za tym, żeby było zdrowo i, i bezpiecznie, ale nie może być tak, że y, będzie segregacja, y, że będą mieli lepsze prawa albo lepsze możliwości. O to się chyba boją, to chyba o ty, w tym wniosku o to chodziło i, i, i tyle. No, ogólnie jest zasada tutaj przyjęta, że m, rasowej, dyskryminacji innej, religijnej i tak dalej. No ja się do tego odniosłem tak, a tutaj na, na końcu było chyba, no tak Pani Kasia miała rację. No tak, oczywiście. Dobrze. Jeszcze Pan Jarosław Puszko będzie, później Pani Radna, Ania Winięta, myślę. później Elżbieta. Szanowni Państwo, ja tak troszeczkę z grubej rury, przepraszam za określenie, ale co to ma do Rady Miasta? Przecież my o tym nie decydujemy, prawda? My o tym nie decydujemy, także o tym decyduje ministerstwo i, i takie, że tak powiemy. Dobrze, więc uważam, że damy swój wyraz w głosowaniu. Dziękuję. Tu dziękuję za, tak, za, taką, za taki wkręt. Proszę Państwa, przystępujemy do głosu. Proszę bardzo, Pan jeszcze, Pan, radny, pan pa, Robert Pająk. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Mieszkańcy. Akurat petycje informacji publiczne, Jestem na to szczególnie moim zainteresowaniem to leży, gdyż my tych pytań, petycji i informacji o dostęp do informacji publicznej otrzymujemy multum. To, że to do Państwa te dwa przypadki trafiły, to po prostu były skierowane do radnych. Rada jest organem kolegialnym i musi w całości udzielić odpowiedzi, zajmując odpowiednie stanowisko. My te petycje i tak, i tak są u nas opublikowane w zakładce petycje na bip bo takie jest po prostu Wymóg. Jest petycja, jest później stanowisko, jakie jest odpowiedź na petycję. Także ta petycja i ta będzie umieszczona i tak na i będzie do wglądu dla wszystkich. No właśnie, czy sankcja. Y, możemy być zaskoczeni do wSA na bezczynność po prostu. No myślę, że może tych lawinowych, takie, takich, takich już unikniemy tych lawinowych. Jest, no, no, była bo... akcja lawinowa, ale to się opierało akurat w urzędzie i daliśmy sobie prosto z tym radę. To już Dziękuję bardzo. Dobrze, jeszcze Pani Ela, proszę. Ja tylko jeszcze jedno słowo, bo się okaże, że osoby, które będą za, to są w, za dyskryminowaniem i tak dalej. Szanowni Państwo, mamy Konstytucję. Konstytucja mówi o wolności słowa i religii, a więc... Yy, tutaj nie ma możliwości, jeżeli nawet my byśmy podjęli jakąkolwiek uchwałę, żeby ona była wbrew Konstytucji. Czyli jeżeli uważam, że bez sensu jest podejmowanie tego typu uchwał, bo wiadomo, że to wszystko w Polsce obowiązuje. Zgodnie z prawem. Jest różnie, ale zgodnie z prawem Powinno to obowiązywać. Także, żeby za chwileczkę nie było, że osoby, które będą za oddaleniem tej petencji, to są za dyskryminacją, bo to tak nie jest, tak? My tak naprawdę zadziałamy wtedy przeciwko Konstytucji, a więc to jest niemożliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Panią Panem? Za przyjęciem projektu uchwały oznacza go numerem 4 na 47. Proszę o głosowanie teraz. trzynaście za jeden przeciw, cztery wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Przechodzimy do punktu oznaczonego 5i. Po zmianach to będzie 5c. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 łamane na 81 2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia, ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Otrzymali wszyscy Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 9 na 47. I tutaj poproszę Zastępcę Przewodniczącego Pana Zbyszka Lipiejko o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Yy, opinia Komisja jest oczywiście pozytywna, pozytywna, tylko przeczytam uzasadnienie, żeby było wiadomo. Przedłożony projekt uchwały zakłada zmianę wysokości stawek bazowej będącej podstawą ustalenia odpłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Bartoszycach. Zakładamy niewielki spadek z kwoty 65 zł dziennie w roku 2020. 2021 do kwoty 64 zł w roku 2022. Odzwierciedla to zmianę kosztów otrzymania placówki. Jednogłośnie pozytywna opinia Komisji. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9 na 47? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. jednogłośnie pozytywny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 6 z porządku obrad. Odpowiedzi i zapytania. W okresie międzysesyjnym wpłynął wniosek pani radnej Ewy Pisarskiej o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał. O tym mówiliśmy i zdecydowaliśmy i zrealizowaliśmy, Odnieśliśmy się do tego w pierwszej części naszych obrad. Również w tej sprawie wpłynęło stanowisko klubu radnych Nasze Miasto. Tyle mam, jeśli chodzi o odpowiedzi i zapytania. I to stanowisko Klubu Radnych Nasze Miasto również zawierało w swojej treści wniosek o zdjęcie z porządku obrad tych, tych kontrowersyjnych projektów uchwał oraz o ewentualnym rozpoczęciu działań w ramach konsultacji w przyszłości, jeśli chodzi o nazewnictwo. I Przechodzimy do punktu siódmego. To jest do spraw różnych. Informuję, że od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły następujące pisma. Do wiadomości petycja o montaż monitoringu miejskiego obejmującego obszar ulicy Korczaka. Skierowałem to do Komisji Samorządowych i Bezpieczeństwa. Wpłynęła uchwała Kolegium Regionalnej Izby Urachunkowej stwierdzająca nieważność w części uchwały Rady Miasta z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej Budżetu. Wpłynęło pismo dotyczące artykułu w Gazecie Polskiej. Pani i Panowie Radni otrzymali treść tego, tego pisma. Wpłynął również rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały z dnia 20 listopada 2021 w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. To rozstrzygnięcie skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodzinnych. Czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Pamiętamy o tym, że w sprawach różnych należy się odpowiedź dla Pani Radnej, Katarzy Pani Przewodniczącej Katarzyny Basak. To może od tego zaczniemy, a później będziemy zbierali głos, zadawania, będziemy zadawali pytania w sprawach różnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W zakresie tematu związanego ze sterylizacją, to na nasze zapytanie ofertowe została złożona oferta z przychodni weterynaryjnej Jamnik oraz gabinetu weterynaryjnego Animals. Została wybrana oferta gabinetu weterynaryjnego Animals. W zakresie schroniska złożono zapytania ofertowe do trzech firm. To jest do schroniska Pudwągi pod Kęczynem, do schroniska w Olsztynie i do schroniska w Bagienicach. Na, naszą, na nasze zapytanie ofertę złożyła tylko firma Bagienice, z którą podpisaliśmy umowę. W zakresie opieki nad zwierzętami gospodarskimi umowę podpisano z Pałacem i folwarkiem w Galinach. Czy ktoś. Pani radna Elżbieta Zabłocka, później pan radny Jarosław Puszko. Szanowny Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu ja tak mam takie trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest ogromna prośba moja i mieszkańców o to, żeby zrobić przegląd studzienek, które są na terenie naszego miasta, a które znajdują się w pasach drogowych, czyli w pasie drogowym asfaltowym, ponieważ bardzo dużo studzienek i dotyczy to również niestety, ale dróg krajowych naszych i dróg wojewódzkich. Studzienki się poobsuwały i naprawdę trzeba wymijać je po to, żeby koła nie wpadały, a one zaczną się jeszcze bardziej zapadać. Także bardzo bym prosiła o zrobienie takiego przeglądu. I na, bardzo proszę, żeby zareagować dość szybko na studienkę przy ulicy Poniatowskiego przy tym naszym pięknym napisie, który jest, ponieważ ta studienka jest w pasie chodnika i jest bardzo wystająca. Tam nie ma oświetlenia i żeby tam po prostu się nie zrobiła jakaś bieda. To jest pierwsza kwestia. Druga moja kwestia to jest prośba mieszkańca, który zwrócił uwagę, że z Lasku Tepedowskiego za chwileczkę na wiosnę do zbiorników wodnych będą przez drogę przechodziły żaby i płazy, no, głównie żaby i ropuchy. I prośba była, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć to przejście, ponieważ bardzo dużo ginie pod kołami, a wiem, że w całej Polsce są robione takie płotki, które uniemożliwiają po prostu przejście, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Trzecia moja ogromna prośba, żeby pochylić się nad y, y, znakiem zakazu wjazdu y, przy Jeziorku Naszym Leczarskim, ponieważ znak zakazu stoi za pierwszym parkingiem, przed drugim parkingiem, który jest i tak naprawdę y, no, ogromny problem, nie twierdzę, mają morsy, które y, przyjeżdżają i niestety, ale są zmuszeni stawiać za zakazem czasami, bo nie mają gdzie postawić y, auta a uważam, że ten znak powinien za całym parkingiem stać po prostu, żeby wszystkie miejsca parkingowe mogły być do dyspozycji osób, które przyjeżdżają nad Jeziorko Mleczarskie. I jeszcze jedną miałam sprawę, ale teraz już mi wyleciała. To chyba se przypomnę. Przepraszam. Dobrze. W momencie uzbieramy kilka pytań. Później Pan Burmistrz odpowie, czy łatwiej będzie pytanie, odpowiedź? tej kwestii, którą tu proszę, w tych kwestiach, które prosiła Pani Radna Elżbieta Zabłocka do są do realizacji i do wspólnego przemyślenia, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Dobrze. W najbliższych tygodniach. Proszę, to przypomniało się. Nic nie słychać, musisz do mikrofonu. Panie Burmistrzu, moja taka ogromna prośba, ponieważ zaczynamy remont części po Gimnazjum numer 2, natomiast cały budynek naprawdę woła o zrobienie opaski odwadniającej, dlatego, że tam cały czas zalewa i my zrobimy piękną tą część, natomiast no, w dalszym ciągu będzie nam szło murami wilgoć, także może spróbujmy przez ten rok w jakiś sposób się przygotować do tego, czy poszukać. Może są dotacje jakieś, żeby tą opaskę odwadniającą zrobić wreszcie dookoła tego budynku, bo naprawdę murami zaczyna iść wilgoć w górę. Także taka, taka moja prośba, żeby, ponieważ i tak robimy remont, to może przy okazji coś by się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chwileczkę, chwileczkę bardzo dużo zgłoszeń. Pani Przewodnicząca poczeka. Był Pan Jarosław Puszko. Proszę ale musi być, do, bo się nie nagra, musisz do mikrofonu. W zasadzie ja mam jedno tylko pytanie, ono będzie skierowane do dyrektora Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie wiem, czy jest dzisiaj obecny. To pytanie, o to pytanie no prosił mnie znany trener Bartoszycki, żebym właśnie je zadał. Dotyczy ono salki fitness. Dlaczego ta salka jest po prostu od jakiegoś czasu niedostępna dla mieszkańców? Ta salka znajduje się na ulicy Limanowskiego. Z jakich przyczyn jest zamknięta? Bo nie ma żadnych tutaj obostrzeń jeszcze covidowych, które by właśnie takie salki zamykały. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Będzie odpowiedź chwileczkę, zaraz będzie odpowiedź. Nie ma, jest ktoś. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, salka siłownia na ulicy Limanowskiego została zamknięta, ponieważ mamy, BOSIR administruje dwoma takimi obiektami, nowym na hali sportowej i ta stara salka na ulicy Limanowskiego. Przychodziły dwie osoby tygodniowo, dwie, trzy osoby, więc była bardzo mała frekwencja. A koszty utrzymania dodatkowe i pracownika, no, nie stać było po prostu Bosiru na utrzymanie tych dwóch obiektów. Funkcjonuje natomiast, tam nie jest obiekt zamknięty. Funkcjonuje na tym obiekcie sauna. Z, z sauny można korzystać. Natomiast wszystkich chętnych zapraszam na siłownię, na halę sportową. Jest. Proszę bardzo Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam tylko jedno pytanie. To jest takie pytanie, dzisiaj skierowałyśmy tu wspólnie z Klubem Radnych Nasze Miasto wniosek, a to temat taki powracający który już koleżanka Grażyna Baranowska podejmowała zdaje się około półtora roku temu, a mianowicie stworzenia infrastruktury parkingowej przy bloku Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży. Tam jest miejsce i wiem, że pan dyrektor Krzysztof Jarzyło już dokonywał oględzin tego miejsca. Jeżeli um... Pan burmistrz byłby uprzejmy wziąć również to pod uwagę i aby poprawić jakby bytowanie mieszkańców tego osiedla, którzy stawiają swoje auta bądź na krawężniku, bądź wzdłuż trawnika, albo zdarzają się sytuacje, że na terenie zielonym, gdzie nieopodal znajduje się boisko, na którym bawią się dzieci to byłoby bardzo fajnie. Temat powraca, ponieważ mieszkańcy ciągle dzwonią i jakby przypominają nam o tym temacie. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Analizujemy tą kwestię dotyczącą i własności terenu i terenów obok przyległych i możliwości, jakie mamy w tej chwili przyjęte w harmonogramach pracy z zuk i, i na bieżąco będziemy także z Panią Radną konsultować. Proszę bardzo, Pan Radny Tadeusz Azarewicz. Szanowna Rado, mam prośbę od mieszkańców, a mianowicie chodzi o chodnik idąc ze szpitala w kierunku zakładu energetycznego, a idąc jeszcze, chcąc się iść dalej w kierunku nowo wybudowanego ronda w, w stronę Szpetyn, niestety część chodnika do wysokości zakładu energetycznego jest, a dalej chodnika nie ma. Ludzie, ci, którzy chcą spacerować, niestety muszą iść ulicą, a wiadomo, że jest niebezpiecznie. Uważam, że coś trzeba zrobić. Wiem, że to jest droga wojewódzka, no ale niestety trzeba zwrócić się do województwa, czyli wspólnie miasto u, przykładowo wykona pracę. Oni dadzą materiał, tak jak to było na ulicy Nowowijskiego robione. Następnie mieszkańcy też pytają, dlaczego przerwana jest dróżka na nowo wybudowanej drodze. Chodzi o Poniatowskiego, bo część dróżki rowerowej i trzeba wjechać na chodnik, a wiemy, że rowerem po chodniku nie wolno jeździć, bo niektórzy jeżdżą nieostrożnie, mogą potrącać pieszych. Tak samo w jak przejdziemy most w kierunku też tego samego ronda w nasz Petyn, tam też do końca nie ma chodników. Żeśmy zainwestowali 16 milionów, a inwestycja jest nieskończona. No niestety też trzeba się zwrócić do województwa, żeby to dokonali. Wiem, że jeszcze teren jest do końca marca, mają czas, niech dokonają. A jak nie, no to po prostu trzeba zastosować tej transzy, którą mam jeszcze wpłacić, wstrzymać na rzecz wykonania tych braków, które nie zostały wykonane. Dziękuję. Dobrze, pan burmistrz odpowie, już. już. już. Dobrze, proszę. Tak, zgodnie z projektem, tylko tu jest znów przychodzi taki wniosek, że skoro jest projekt. My jako radni nie jesteśmy proszeni, a my w tym czasie, być może na pewno ktoś by po prostu zwrócił uwagę, dojrzał do tego i powiedział stop, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, to trzeba. Tak samo teraz ma być inwestycja na tym placu. Chodzi, już to było wymieniane, amfiteat i tym, tym podobnie. Też powinniśmy, bynajmniej członkowie Komisji Gospodarki, powinni być zaproszeni i, i przewodniczący pozostałych komisji, żeby to można było po prostu uniknąć takich z, po prostu rzeczy, które są niedokończone. Dziękuję. Proszę Pan Burmistrz. Zwrócę się może do Państwa z odpowiedzią na tą ostatnią sugestię. Na pewno Pani Kierownik po zakończeniu wszystkich prac projektowych, konsultacyjnych w tych jeszcze okresie przed E, ogłoszeniem przetargu. Przekażemy Państwu taką informację na spotkaniu i to jest dobra propozycja, żeby to, to takie spotkanie miało miejsce na Komisji Gospodarki Komunalnej z udziałem wszystkich zainteresowanych Radnych, bo jest to bardzo ważna inwestycja. Jak czytałem w informacji ponad 23 miliony złotych, jeszcze zobaczymy jak ten przetarg w tych trudnych czasach i, i inwestor-wykonawca określi całkowitą kwotę realizacji. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy, które poruszył Pan Radny Tadeusz Zarewicz, no trudno nie zgodzić się z uwagą Pani Radnej Elżbiety Zabłockiej, że było to objęte pewną procedurą techniczną specjalistów, którzy określali takie, a nie inne parametry i drogi i ścieżek i ich, i ich zakres. Natomiast no, my tutaj jeszcze w Wydziale Inwestycyjnym przeanalizujemy, przekażemy też także Panu Burmistrzowi e, te uwagi, co jest jeszcze możliwe, żeby poprawić ewentualnie, coś udoskonalić, czy jest to możliwe w ogóle w tym zakresie. E, w momencie, jeszcze? Pan Radny Karol Kapuściński, później Pan Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie odnośnie tutaj w przestrzeni publicznej pojawił się jakiś czas temu artykuł w ogólnodostępnej w ogólnopolskiej gazecie, że tak powiem, stawiający Bartoszyce w bardzo niekorzystnym świetle. Celowo nie mówię, jaka to jest gazeta, żeby jej nie promować na sesji. Chciałbym się dowiedzieć, czy Urząd, Burmistrz rozważa jakieś kroki prawne wobec autora tych publikacji i czy, że tak powiem, Coś będzie dalej z tym robione, czy to po prostu przyjdziemy, tym do, przyjdziemy z tym do, do takiej codzienności. Bo uważam, że co najmniej na arenie ogólnopolskiej zostaliśmy postawieni, no co najmniej w niekorzystnym świetle jako mieszkańcy, jako osoby pochodzące z Bartoszyc, bo ja w różnych miejscach się, że tak powiem obracam i w różnych miastach mnie pytają, czy ja pochodzę z takiego miasta, które zostało opisane w taki sposób w tej y, czasopiśmie, że tak powiem. Dziękuję. To może jeszcze jedno pytanie. Pani radna Luca Jędryszka, nie dostrzegłem. Przepraszam. Ja mam takie pytanie, które może nie dotyczy bezpośrednio, bo droga jest wojewódzka, ale wielu kierowców, którzy podróżują po naszym mieście, dzwonią i się pytają, kiedy w końcu będzie uruchomiona sygnalizacja świetna na Bema i bohaterów Warszawy. Może, ja wiem, że to nie, że to wojewódzkie, ale może ktoś z Państwa, Pan Burmistrz albo ktoś wie coś na ten temat i coś nam tutaj powie. Dziękuję. No to już Pani Radna odpowie, jak dzwoniła. Ja do Zarządu, sam raz dzwoniłam do Lidzbarka i niestety Pan mnie bardzo przepraszał, ale to musi trochę potrwać, bo próbują wymusić na wykonawcy naprawienie. Także mówił, że przykro nam bardzo, ale troszeczkę to jeszcze potrwa. Taką odpowiedź otrzymałam. W jeszcze tu się Ja Janusz pierwszy, później Potwierdzam tą odpowiedź, którą przekazała Pani Radna Elżbieta Zabłocka. Natomiast co do tego artykułu, Pan Burbisz analizuje go. Jest to bardzo przykry incydent. Ja tak się, się śmiem twierdzić. Um, proszę Państwa, bardzo niekorzystny i bardzo niesprawiedliwy wobec Bartoszyc, bo zostały tak e, te Bartoszyce przedstawione w bardzo jednostronnym świetle, bardzo takim ostrym, bardzo, w którym w zasadzie każde miasto pogranicza mogą być przedstawione. Bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o te, o te sprawy z przerysowaniem w ogóle jakby wad, a nie wskazaniem zalet i wielu ludzi, którzy, wspaniały, którzy tu pracowali, pracują i żyją. I jest to bardzo przykra sprawa, że, że ten incydent zdrady, tak chcę to o, o, o, określić, bo tak to uważam, jednego z obywateli, który urodził się w tych Bartoszycach, za to miasto nie może ponosić przecież odpowiedzialności za zachowania poszczególnych obywateli. Jest to, jak powtarzam, kwestia, którą analizujemy, bo nie chcemy też spowodować, aby kwestia dyskusji o tych Bartoszycach i w tej gazecie i w innych nabrała jeszcze większego zakresu niż on być powinien. Tak, tak jak tutaj zostało stwierdzone, bardzo zafałszowany, bardzo nieprawdziwy obraz naszego miasta. Proszę bardzo Pan Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam takie może pytania, pytania, jednocześnie prośby. Chodzi o, tutaj żeśmy rozmawiali dzisiaj na temat odśnieżania żeby zwrócić uwagę na firmy odśnieżające, że odśnieżanie nie polega na tym, że on się przeleci tym ciągniczkiem przez środek chodnika, z drugiej strony zostawi bruzdę, potem przeleci się drugi ciągniczek albo samochód, odśnieży z ulicy, zrobi taką skarpę, ale już dojście do samego przejścia na pieszy nie ma. Trzeba skakać czasami przez prawie metrowy. No ostatnio po tych opadach to niestety tak to wyglądało. No, żeby po prostu ten sprzątający, jak jedzie tym pługiem, no to niech od razu, tam, tam przynajmniej na te, na te przejście, niech odgarnie. nie? Oni zostawiają taką bruzdę, przez którą nie można przejść. Kolejna sprawa to jest tak, to jest nie od dzisiaj, a jest praktycznie od zawsze. Chodzi o dwie uliczki. Uliczka od strony ulicy Poniatowskiego w stronę ulicy Traugutta i Mirosławskiego. No tam jest naprawdę, nie trzeba tam szukać, że akurat się doczepi. Dzisiaj też nawet przejechałem, bo mi mieszkańcy zgłaszali. ale tam jest taki syf, że się w głowie nie mieści. I to nie jest taki ten, że to pozostał pośniegowy, tylko po prostu, no, jest sklep, nie ma kosza, idą dzieci, batona odwija, od razu rzuca pod siebie. To i, I to właśnie tam te papierki, ja, no, nie mówię tam jeszcze o małpkach, nie, bo niektórzy za winkel sobie wyjdą i sobie tą małpę opędzlują. <śmiech> Ale trzeba, dowód rzeczowy trzeba zostawić gdzieś. E, także tutaj bym prosił, żeby te e, dwie uliczki, bo już tu mieszkańcy kilka razy mi zwracali uwagę. E, potem, e, jeżeli chodzi o parking przy ulicy Netto tutaj od strony tego. Tutaj akurat to myślę, że pan komendant Jerzy Szostak powinien tam tego do właściciela tego parkingu, bo tam niech pilnują po prostu, mają to monitorowane, bo tam jak się wjeżdża od strony tutaj tego warsztatu samochodowego po prawej stronie, to wieczorem są takie zbiórki tych samochodów i tam są po prostu butelki po piwie, po, po napojach, po wszystkim. No już nie mówię tam jeszcze o... No po prostu tam, tam jest taki też bałagan, że tego, ale to można wymóc na właścicielu, dlatego e, zwracam się tutaj do pana e, komendanta. I też jeszcze jedną, e, to mi wczoraj zwróciła e, pani uwagę, że na ulicy Bema koło Bagietki tam rosną takie wierzby. I z tych wierzby te gałęzie podpadały i one już tak naprawdę to no, od wiosny nie są sprzątnięte. Żeby po prostu teraz one są na wierzchu, żeby tam no, ktoś ze służb podjechał i je zgarnął. Te oczywiście, które odpowiedzialne są za sprzątanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze Pani Przewodnicząca, później Pan Tadeusz jeszcze raz jeszcze. Ja... Od razu może na te sugestie. Dziękuję za te wnioski kolego i za te propozycje. Jest y, nasz kierownik Wydziału Techniczno-Komunalnej, który na pewno to zanotował. Przekażę też do Komendanta Straży Miejskiej. Rzeczywiście słuchajcie, powinna troszeczkę być taka prewencyjna kontrola, jeśli chodzi o poziom czystości i zakres obowiązków właścicieli. To nie, przekażę tą, te uwagi i poproszę Pana Komendanta o taką monitorowanie tych szczególnych punktów, które zostały wskazane, a także jeszcze innych. I apel przy okazji do wszystkich mieszkańców. No jak dbamy o Bartoszyce, takie one są piękne, estetyczne, funkcjonalne. To w dużej mierze też od nas zależy, od naszego jednostkowego zachowania, naszej odpowiedzialności, naszej kultury, bycia w przestrzeni publicznej. Proszę bardzo, panie Ja to tylko kilka słów odnośnie tego, co powiedział kolega Tadeusz o tym, że w momencie, kiedy przygotowywane są dokumenty, dokumentacja techniczna, żeby z nami się konsultować, nas zapraszać i tak dalej, a ja tu troszeczkę inne podejście mam do tego, no nas specjalnie nie trzeba zapraszać ponieważ w momencie, kiedy sami się zainteresujemy, a jesteśmy po to, żeby służyć mieszkańcom, dzwonimy do urzędników i, i ja przynajmniej tak mam, dostaję zawsze bardzo skrupulatne informacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Pan Tadeusz Azarewicz był. Szanowna Rado, w nawiązaniu do tego, co mówił Radny Pasjak. Ja akurat mieszkam na ta w takim miejscu, gdzie wi widzę na co dzień, jak jest odśnieżany i chodnik, i ulica. Szanowni Państwo, skoro ten, który wygrał przetarg w drodze wojewódzkiej, odśnieża yy, chodnik, bo ja widzę na przejście bloku, jednym kołem jedzie asfaltem, drugim kołem jedzie środkiem chodnika, no i taki grzebień pozostaje. Natomiast ci, co śnieżają drogę y, tą y, wojewódzką, jedzie po nim i z powrotem wszystko na chodnik. Szanowni Państwo, to należałoby jakoś zagrać. No bo tak być nie może. Druga sprawa, zwróciłem dzisiaj tam uwagę też do kierownika administracji. Ma spółdzielnia Mały ciągniczek. Teren przylega spółdzielni do tego chodnika. Obowiązkiem jest spółdzielni jadąc, bo on jedzie już po tym wszystkich operacjach, jadąc, żeby wjechać i rozepchnąć ten, ustawiając po prostu ten pług w kierunku skarpi, nie ulicy. I mamy problem rozwiązany, tylko trzeba logicznego myślenia tych, którzy wydają polecenie na odśnieżanie. Tak samo chylę czoła dla zuk Kochani, ten ZUK wykonuje pracę właśnie za nich. Są przystanki, nawalą, jak to się mówi, tak, przepraszam, napchają tego śniegu w te przystanki, no i się zabiorą sobie i jadą. Są przejścia, nikt nie odgarnie tego śniegu, nic. Potem zóg przyjeżdża, a my przecież to jest firma podlega pod urząd, ale dla niej też muszą ci ludzie zarobić. A, a niestety skoro parę ludzi jest na całe miasto, to wszędzie nie dadzą rady. Także musimy się zwrócić do tych po prostu yy, no, odpowiedzialni, którzy są za yy, te yy, rzeczy, żeby oni swojego pilnowali. Druga rzecz, tak, potrzebna jest kontrola miejska. A w kontroli miejskiej jest Komisja Gospodarki Komunalnej. Czy my jako komisja żeśmy się przeszli po mieście i wskazali, że trzeba to, to, tamto? Nigdy, szanowni państwo. Dziękuję. Dobrze. Przepraszam, chodziliśmy, już zapomniałeś, ale nie myśmy, jako komisja. Myśmy chodzili nie jako Komisja Gospodarki Komunalnej, tylko myśmy chodzili jako specjalny zespół, który Określić, co mamy wykonać i dzięki temu teraz po kolei jest to wykonywane. Dobrze. Ale to są dwie odrębne rzeczy. Komisja, sama nazwa Komisja Gospodarki Miejskiej powinna uczestniczyć w przetargach, w odbiorach, w drobnych przeglądach i później oceniać to wszystko. A jesteśmy martwą komisją. Dziękuję. I proszę pani radna Pisarska akurat, przewodnicząca komisji, o której mowa. Ja chciałam podziękować dla Pana Czesława Sekite w związku z odśnieżaniem, ponieważ też może w imieniu mieszkańców dotyczy ulicy Lelewela. Wystarczył jeden telefon, reakcja była od razu. Drugi mój wniosek dotyczy, w zasadzie pytanie dotyczy, kiedy zostanie uruchomiona komunikacja miejska ulicą Poniatowskiego. I w tym samym temacie, jeżeli nie nastąpi to w miarę szybko, to ponawiam swój wniosek sprzed roku o postawienie znaku stop na skrzyżowaniu z Mickiewicza i Słowackiego. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze może Pan Witold Pan Burmistrz się odniesie do tego. Tutaj pan, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No, pan Kapuściński ruszył ten temat tej gazety, tego artykułu. Oczywiście bardzo złe światło tam jest stawiane na Bartoszycy, na społeczeństwo Bartoszyc i to źle. I czytałem te pismo skierowane przez rzecznika prasowego Wyższej Szkoły chyba, tak? Bezpieczeństwa do Pana Przewodniczącego. Rozumiem, że Pan Przewodniczący odpowie, tak? Bo jeśli coś jest skierowane do Pana Przewodniczącego, to Pan Przewodniczący odpowiada. Nie dyskutujemy tego na stradnych Wiem, mam taką wiedzę, że no trochę źle się dzieje, że tak czasami nierozsądnie postępujemy. Wiem, że pismo do Pana Przewodniczącego wystosowała też wydawca polonijnego pisma Moje Miasto bodajże z Bawarii, tam gdzie redaktorem naczelnym jest Pan Bogdan Żurek. Też wiem, bo ze mną się kontaktowali, oni tam chcą, żeby wytłumaczyć, dlaczego, jakie były zarzuty, że, że odrzucono tę kandydaturę na honorowego obywatela, bo to wpływa, wpłynęło na reputację tej gazety, bardzo poczytnej, bardzo chodliwej, także no i teraz ostatnio te nieszczęsne ronda i mosty. no też się dymi na Facebookach, na w gazecie wyborczej, w różnych mediach, od lewego do prawego, powinniśmy no czasami jakoś rozsądnie spróbować współpracować, rozmawiać między sobą, a nie tylko jakieś takie wycieczki, jakieś tego, po co nam to i, i na co nam to. Dziękuję bardzo. I już nim Pani oddam Panie Radny głos, to tylko dla wiadomości Pana Witolda Darskiego, jeśli chodzi o pismo, w którym Pan wspomina o oczekiwaniach redakcji, w której pracuje Pan Żurek, to to pismo wpłynęło drogą elektroniczną do mnie bezpośrednio, tam nie wiem skąd tam był znany mój adres mailowy. Gdy, gdy, gdy przyjdzie pismo, że tak powiem w formie papierowej, przejdzie to przez dziennik elektroniczny, wówczas Panie i Panowie, bo ja treść tego pisma znam, Panie i Panowie dostaną treść, będziecie mogli się ocenić. Tyle. Ktoś jeszcze? Pani, pani Rada Zabłocka, proszę. Ja, jeszcze ostatnie pytanie, Panie Burmistrzu. Bo wiem, że 15, do 15 lutego miasta mogą składać wnioski do nowego ładu. Następne i moje pytanie jest takie, ponieważ można składać trzy wnioski. Tam jest maksymalna pola 60 milionów. Czy nasze miasto będzie składało takie wnioski? Czy jesteśmy przygotowani? Czy też, jeżeli tak, to może na jakie ulice, na, na przebudowę, czy... czy? są jeszcze jakieś pytania w sprawach różnych? Sprawy w sprawach różnych, o tak. Proszę bardzo Panie Burmistrzu, może i później Pan, Pan Sekretarz. Wstępna informacja, jeśli chodzi o pytania dotyczące komunikacji na ulicy Poniatowskiego, kolega Czesław Sakita w szczegółach nie uzupełni, ale wiem, że ta sprawa jest w tej chwili procedowana na forum Zarządu Województwa, bo chodzi o określenie dostępności do przystanków autobusowych. Tak? Proszę, może jeszcze kilka zdań uzupełnienia, kolega Kierownik. Panie Przewodniczący, <gry> Państwo Radni. W dniu 15 grudnia ubiegłego roku ta ulica została oddana do użytkowania. W kilka dni po tym fakcie wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o określenie warunków i zasad, na jakich moglibyśmy korzystać z tych przystanków. Bo wiecie Państwo, że Zarząd Dróg Wojewódzki, czyli Marszałek Województwa jest właścicielem tej drogi jednocześnie i jednocześnie tych przystanków, więc żeby ten temat uregulować, no więc taki wniosek został skierowany. Utrzymaliśmy odpowiedź, że oczywiście zgodnie z procedurą formalną ta sprawa zostanie załatwiona w momencie, kiedy Sejmik Samorządu Województwa podejmie uchwałę o umieszczeniu tych przystanków w wykazie przystanków, których właścicielem jest Zarząd Województwa. I wtedy zostaną nam te podane zasady, warunki, na jakich będziemy mogli korzystać z tych przystanków i uruchomić jak najszybciej tą komunikację na tym odcinku. Z deklaracji, które przekazują pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich, wiemy, że będzie to nie wcześniej niż w połowie powiedzmy sobie marca, koniec lutego, żeby te sprawy zostały dopięte. No takie są niestety procedury dosyć długotrwałe, jeśli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Województwa. Dziękuję. Poproszę koleżankę Karolina Kilmanowicz, która jest w zespole powołanym przez Burmistrza, jeśli chodzi o przygotowanie potencjalnych wniosków w zakresie Polskiego Ładu, jeśli chodzi o inw nasze inwestycje. Proszę. Szanowni Państwo, jak najbardziej tak. Będziemy składać wnioski do Polskiego Ładu. Będzie to rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej, rozbudowa stadionu miejskiego wraz z przebudową, a także przebudowa obiektu mostowego przy ulicy Leśnej nad rzeką Suszycą. Jeszcze raz, może zdejmę maskę. Trzy wnioski, tak? Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej i przebudowa obiektu mostowego przy ulicy Leśnej nad rzeką Suszycą, czyli tego mostku, który prowadzi na nowy cmentarz. Dobrze, czy ktoś jeszcze Pan Radny, ale bym prosił, żebyście Państwo jakoś tak mieli te wnioski. Proszę pan, Panie Radny. Tutaj akurat Pani Kierownik przypomniała mnie, bo prośba też rolników, tych co mieszkają w okolicach Nowego Cmentarza. Szanowni Państwo, myśmy jako miasto robiliśmy po prostu część tam jest ziemi i do le, le, przyległej do rowu tego. Zostaleło zezwolenie dla firm, żeby wywozili ziemię, żeby po prostu pod cmentarz, żeby tam podnieść. Jest taka sytuacja, że ci państwo, którzy wywozili, ci kierowcy, z wywrotko wyrzuci, nie patrzy, czy to rów, nie rów. W tej chwili rów jest przysłaniany, są większe opady i deszczów lub roztopy zalewają rolnikom pole. Czy nie można zrobić tak jak tutaj koło naprzeciw starych elewatorów? Ktoś tam kupił grunt, na, nawiózł, wziął, wyrównał. A tutaj co nie można powiedzieć, dobrze możesz zawieść. Tylko jak zawieziesz, masz sprowadzić sprzęt i masz to wyrównać, żeby nie sypać do tego rowu. Niestety, jak ktoś napisze do polskich wód, niestety poniesiemy karę. Dziękuję. Pan radny Karol Kapusiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Pani Kierownik, bo w mediach Burmistrz, prawdopodobnie w telewizji Bartsat przy wywiadzie mówił, że największą inwestycją z nowego drugiego ładu ma być rozbudowa tam czy budowa elektrociepłowni bądź innego źródła tam zasilania w spółce COWiK, że tak powiem, mi, miejsko, że miała być to największa inwestycja. a teraz, że tak powiem, nie została wymieniona. Nie wiem, czy to będzie zrealizowane, czy nie będzie i właśnie to jest moje pytanie, bo Myślę, że to jest najistotniejsze, żeby sięgnąć po ten najwyższy próg. Wiadomo, że trzeba najpierw te niższe inwestycje zrealizować, ale tam do 60 milionów można naprawdę, a taka elektrociepłownia mogłaby być w dzisiejszych cenach, mogłaby być takim dobrym, że tak powiem dobrą inwestycją. Już odpowiadam, ja, jak najbardziej tak. To jest taka korona inwestycja, przepraszam za błąd. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Ja mam takie prośbę właściwie do pana kierownika, będą skierowaną już bezpośrednio, bo to chyba jego dotyczy. Chodzi o również mieszkańcy zasygnalizowali mi, chodzi o ulicę nad łyną i ciąg pieszych, który prowadzi z ulicy nadłyną w stronę szpitala przez ten mostek, albo odwrotnie, osoby piesze idące mo przez mostek w stronę ulicy nad łyną. I ci drudzy idąc po, tutaj pod górę, yy, tam nie ma przejścia dla pieszych na ulicę nad łyną. Tam jest ten, ten, ten ciąg pieszy, piesi wychodzą, nie ma przejścia i tym bardziej o tyle tam jest niebezpieczne, zwracają mi uwagę, co prawda, ulica nad Łyną jest jednokierunkową, ale dość ruchliwą i piesi idący właśnie w stronę ulicy nad Łyną po jednej, i po drugiej stronie mają ogrodzenia i parkany i zielone działkow, działkowców, bo tam z jednej strony z są działki, także jest, pieszy jest niewidoczny do nieszczęścia wiele nie brakuje, czy jeśli by była taka możliwość, to proponowałbym tam oznaczenie to pionowo i pozioma jako przejście dla pieszych. Czy są jeszcze jakieś wnioski, uwagi? Jeśli nie ma, to dziękuję Państwu za obecność. Zamykam radę dzisiejszej sesji, a przepraszam, jeszcze Pan Sekretarz chciałby jeszcze zabrać głos, to nie zamykam. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Szanowni Radni. Ja mam taką uwagę, tu czekam do końca sesji, myślę, że mieszkańcy będą oglądali. Mam taką uwagę jedną, dotyczącą wniosków osłonowych. Do wniosków osłonowych składa się pewien komplet dokumentów. Jednym z takich dokumentów jest zgłoszenie zarejestrowania sposobu ogrzewania mieszkania, domu. To, co używamy w domu i stanowimy oddzielne gospodarstwo. Do wszystkich mieszkańców apeluję o trochę wyrozumiałość, kulturę przy wchodzeniu do urzędu, nie traktowania pracownika jako zło konieczne. On tam po prostu jest. Mamy pandemię i 30-40 osób wchodzących na raz w jednym temacie. To jest po prostu nie do przyjęcia. I my przyjmujemy te wnioski na piśmie wypełnione przez mieszkańców nie przez pracowników urzędu, którzy pomagali przy wypełnieniu. Niestety przy tej ilości wniosków, która wpływa codziennie, to jest w granicach 60 sztuk, pracownik, który będzie schodził i pomagał wypełnienie wniosków każdemu, po prostu fizycznie ich później nie wprowadzi do systemu. Jest możliwość wprowadzenia samemu do systemu tego, tego wniosku, jest to prosta aplikacja. Także apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy mają dostęp do komputerów poprosić Kogoś, kto się na tym operuje, komputerem zna się, wnuków poprosić, jeżeli po prostu ktoś nie, nie potrafi. I to jest kwestia naprawdę 5 10 minut i nie trzeba stać pod urzędem i oczekiwać na druk papieru, żeby wydać druk. Można go ze strony internetowej. ogólnodostępnych są, są te druki. I po prostu w wersji logicznej zgłosić. Pracownicy MOPSU dostali upoważnienie od burmistrza, że mogą te y, wnioski w systemie wyryfikacji weryfikują. Jeżeli ktoś po prostu, im szybciej my to wprowadzimy do systemu, jeżeli ktoś nam przyniesie w papierze, tym szybciej jego wniosek zostanie rozpatrzony. A jeżeli będziemy angażowali pracownika do pomocy wypełnienia ankiety, sorry, no niestety, nie damy rady, będzie to trwało. Także z uwagi na terminy, które tam są w rozporządzeniu odnośnie wniosków osłonowych, proszę o mieszkańców o wyrozumiałość i o przenoszenie wypełnionych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z wyższa Porządku obrad zamykam obrady czterdziestej siódmej sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.